Co myśli Twoja osoba ukochana? Witam serdecznie na wróżbie z kart Lenormanda. To jest, kart, to jest wróżba jedna, więc nie ma wyboru grup. Oglądnijcie od początku do końca ten króciutki filmik i myślcie o swojej osobie ukochanej. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji, do lajkowania i do komentowania pod tym filmikiem o wróżbie, czy z Wami ta wróżba, ten rozkład, Rezonuje. Kochani moi, bądźcie aktywni na moim kanale. Ja też jestem aktywna, nagrywam codziennie dla Was, a Wy bądźcie aktywni i piszcie, lajkujcie, subskrybujcie. Zapraszam Was oczywiście również na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, a ja odpiszę Wam od razu o wolnych terminach i warunkach takich wróżb. Zapraszam. Teraz skupcie się na swojej osobie ukochanej. Co myśli?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 Ta osoba myśli o tym, że dużo niestety fałszu w waszej relacji, że dużo jakoś fałszywie się zadziało. Być może wam nie ufa ta osoba. Niemniej jednak jesteście dla tej osoby bardzo ważne. Ta osoba patrzy w waszą stronę, gdzieś was być może podgląda na jakichś y, netzwerkach y, społecznościowych. Myśli, że gracie być może nieszczerze tak, z tą osobą, ale niemniej jednak jesteście dla te osoby ważne, istotne. Jest to ciężki związek, być może karmiczny, ale niemniej jednak jest to ważna relacja, być może z przeznaczenia. Ta osoba myśli, że jest to jakiś ważny związek, ważną jesteście dla niego, dla niej osobą, tak? Niemniej jednak nie ufa Wam ta osoba. Myśli, że być może nie gracie z nim, z nią tutaj poważnie, lub że coś zagrywacie, że coś ukrywacie. Jakiś fałsz, fałsz, nieszczerość, zdrada, być może kłamstwo wręcz, ale mamy psa i księżyc, czyli ta osoba chce być wierna, lojalna w stosunku do Was, chce przyjaźnić z Wami, możecie na nią liczyć, możecie jej zaufać. Ta osoba tęskni za Wami, chce się z Wami spotkać być może wieczorową porą, lub w nocy tęskni, myśli, śni o Was, podgląda Was gdzieś, tak? Jest Wam wierna, też chciałaby być może byście Wy byli w stosunku do tej osoby wierni, lojalni. Mamy kartę miłości, no nic dodać, nic ująć, kochani. Ta osoba jest w Was zakochana lub pragnie związku romantycznego, miłosnego z Wami, i pragnie również tutaj wyjaśnić sprawy, jakieś nie wiem, ukryte, sekrety czy jakieś niewyjaśnione sprawy. I chcę otworzyć z Wami, napisać z Wami nowy rozdział książki, czyli zacząć jeszcze raz nowa próba, nowa szansa, nowy rozdział. tak Ta osoba tutaj, tak jak mówię, tęskni, podgląda, jest Wam wierna, jest Wam oddana. I przede wszystkim no, ta karta mówi o tym, że jest, są uczucia romantyczne i miłosne. I chcę z Wami tutaj romantycznej, nowej historii miłosnej. Zobaczymy jeszcze, co ta osoba ukochana Wam chce powiedzieć. Wyciągnę jeszcze jedną kartę z oraklu miłosnego i słowa tej osoby do Was. Co mi osoba ukochana powiedzieć? Co chce mi osoba ukochana powiedzieć? Dobrze, dziękuję. Firima, czyli na zawsze. seid Beide in Ewigkeit gezegnet. Czyli wy jesteście w wieczności, jakby tutaj, poświęceni, sobie, oddani. I ma na zawsze. Tak? Czyli ta osoba myśli, że jesteście dla siebie przeznaczeni, że jesteście tutaj na długo dla siebie, tak? Dlatego właśnie tu mamy tą kartę Lenormanda Krzyż, ponieważ to jest karta przeznaczenia, karta ważności tej relacji, tego związku, tej znajomości. Być może związek karmiczny, tak? Także jesteście sobie tutaj na długo lub na zawsze w nieskończoności przeznaczeni. Dziękuję serdecznie kochani Państwo za Waszą obecność i proszę o komentarze. Proszę o Wasze jakby zdania do mnie, lajki, subskrypcje. Smajliki i wszystko, co mi wyślecie dla wymiany energetycznej jest ważne. Do usłyszenia już wkrótce.